Hej, cześć, mano wam wszystkim ludzie, witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Szęk. Wow. Pierwszy raz tą grę miałem okazję zagrać dawno temu, bo jak byłem bardzo mały, miałem wtedy zaledwie chyba 10, może 11 lat, ale wow, jak ta gra mnie wtedy urzekła. I to nie dlatego, że byłem mały i niewiele o tym wiedziałem, tylko dlatego, że jaką historię ta gra opowiada. Sam już niewiele z tego pamiętam, ale pokrótce. Tytułowy schenk, czyli właśnie ten tutaj ziomeczek obok z kosą i piłą łańcuchową na plecach jest, czy w sumie był cynglem na usługach mafii ale postanowił w zasadzie sensie postanowił coś tam się stało, że chcieli go zabić i je, jego i chyba jego kobietę, coś takiego yy, i on za to chce się zemścić. Nie do końca jestem pewien jak to wyglądało. Jest multiplayer, ale żeby nie było multiplayer, to nie jest zagranie yy, głównego wątku w trybie na przykład we dwóch. Multiplayer to jest kompletnie inna w ogóle historia. Multi... O przepraszam Multiplayer Opowiada historię Przed w ogóle wątkiem Głównym, ale Wypada w sumie ukończyć go Po ukończeniu yy, Fabuły głównej W tak się sprawdzę Czy jestem w stanie Join A no właśnie, mój niestety Musi być druga osoba Tak, tak Czyli niestety solo tego nie zrobię Ja zawsze mogę w sumie chyba dodać sobie klawiaturę, tak mi się wydaje i grać sam, no ale to tam już się zobaczy Adjigmenty... A, to jest po prostu przejście tutaj Dobra, dobra, proszę, proszę się mnie z tego wycofać, dziękuję o nas pomoc i opcje Teraz nie pokaż mi nawet Koncert to nie, e, kontrolki Jak to wygląda Okej... Okay taki symbol, czyli szybki atak pod x, ciężki atak pod y, strzały pod b, skok pod a, granat pod lewym bamperem pounce nie wiem co to może być ale pounce jest pod prawym bamperem, pod lewym triggerem jest blok pod prawym jest chyba chwyt okej, okay, dobra o, i to mogę jak coś to zmieniać? Dobra, to nie można. Um, a więc bez tego bez przedłużania. Ja już gierkę sobie w miarę ogarnąłem, a my rozpocznijmy grę i obejrzymy film do niej wprowadzający. Na normalu. You'll fight, Van? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. Okej. Okay. Wydaje mi się, że chyba coś jeszcze powinno się tam pojawić. Ale skoro nie... Ej, jakby nie autentycznie, no... Coś... Coś... Za krótka, że taka scenka mi się wydaje była. To tak... ten. Ale dobra, w sensie... Po prostu za, za tego wali mi drogę, brać go i tyle? Ale jakby skoro nagle ma kosy, broń, wiem, czy to... A i właśnie, też nie powiedziałem, ale gra jest y, platformówką. O, Ignatę też mam, spoko. Mm -hmm. Nice. E, że Jakby nie było, gra jest y, poniekąd platformówką. A, dobra. Nie, nie, nie. No to, tak? O! Ciekawe. Oj! Aha, dobra, w dół i to, była kombinacja przycisków, ok O, proszę wspinanie po ścianach, nieźle. Przykiekają a to jest naskok na typa. Okej, okay, dobra. A ja unik? A, unik jest tu, dobra. O, jakiś gruby idzie. A, Jezus Maria, nie to! Ła! Wow. Dobra, Grenado! Teraz się w sumie toczyła dalej. Bo teraz naszym celem jest dopadnięcie jakiegoś rzeźnika, który chyba jest zapaśnikiem. Jak go takie wyskoki robi. A, dobra, teraz wykonałem poprawnie. A, sobie tak trochę poprawić. Zrobiłem jakby kontrę na blok, ale niewiele poza tym. Dobra, pocięty. To lecimy dalej. Jaką, on... przepraszam, bardzo zablokował piłę. To tak jak widzę to takiego typa mogę chwycić, nieźle. Just getting started, ok. To sobie sprawdziłem to, bo chyba za. rozwaleję pierwszych 10 typa. Kurde, ale track w tej grze jest niesamowity. Aj, dobra, jak skontruję to, mogę jeszcze użyć tego jakiejś broni. Ja widziałem w osiągnięciach, że jest trofeum. Tam, no, trwa, mówię, tak trofeum, wiecie tak konsolowo, nie? Ale jest właśnie osiągnięcie za chyba 100 zabójstw piłą, tak mi się wydaje. Jest tak, teraz spamię nią teraz. Nie, ale tu można naprawdę wyczesane kombinacje robić. O, granady, dziękuję. mi się jeden, jeden mi się zwróci. Nawet mogę po ścianach biegać. Ciekawie. To jest chyba myślę, klucz, żeby tak dobrze łączyć te wszystkie, te no, to mi nie wyszło. Aj, aj, aj. Dobra. Stop, stop, stop, stop, stop. Dobra, panu już dziękujemy dobrze. Oczywiście nie ma tego e, blokowania, nie? Ty mogę nawet u nich w powietrzu robić. Ciekawe. Szanowni, jak kratos się przeciera przez tych wszystkich przeciwników. O, wow. ten jakby się nagle z dupy po prostu pojawił. O, to jest fajne. Wow, Jezus Maria. Ciągle mi się mylą przyciski. Ale dobra, na tego nie mogę skoczyć, widzę. Ale za to mogę go bardzo ładnie potraktować. O, już? Ciekawie. Jak rozumiem wszyscy mają tutaj gdzieś, że... Chodzę sobie tutaj, wchodzę na ring z y, piłą. O, okej. Okay. Właśnie wskoczyłem na typa wbi i wbiłem mu... E, au, dobra, to mi nie wyszło. I wbiłem mu piło łańcuchowo w kark, a ludzie się cieszą. Szybko mi się wydaje, zwłaszcza jeszcze jedna taka akcja jego się jest martwy Aj Ty czekaj, a mogę się wespnąć na tą? Mogę się wespnąć, fajnie Ty mogę, nawet, ty mogę z dołu nawet strzelać? Z dołu w powietrzu, ała Dobra, bierz to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie to, nie to, nie to, unik, unik, unik Okej, okay, dobra. I co? Bierzemy typa i... Uuuu. Wrong guy? O kurde, inny tatuaż. By the read desperate. You can take the train to... I know where it is. Okay. Ooh, shotgun. Uh, blow through opponents at short range. Cycle like guns, you, you move. Hold down and shoot while pounced on an enemy. Ooh. Okay, widzę, że. Góra, duna krzyżaku zmienia sobie między shotgunem a pistoletami. Jak to wygląda? Okej, okay, czyli dwa strzały z rzędu mogę oddać. A tu? No tu trochę więcej. Ale za to ba. nie ma co się martwić o amunicję. Tutaj po prostu strzelasz, lecisz do przodu, strzelasz i mordujesz wszystko. O nie! ej, No nie! Pieseła muszę zabić? A no, w sumie pieseł było mi nie stałeś na drodze, no O, okej, okay. no, nie do końca to chciałem zrobić Pieseł, później. Teraz panu dziękujemy Ej, czemu tego nie unika? Ej, czemu mam trzy granaty, ty masz czterech? Jeez, dobra, drugi jest shotgun Oj, mogę mu przerwać to! Dobra! O, łatwo. Ej, nie tego typa! Tego typa! Uuu. O, proszę! Nie do końca tego się spodziewałem! A, dobra, widzę, że mogę to przerwać, ale zanim do mnie doleci, bo inaczej wtedy to już po ptakach. Dobra. żyćko A, A to są też rykulne, czemu by nie? O... Wow. Taka fajna zaleta shotguna, nie? Mogę się przebijać po prostu przez większość tych typa jednym strzałem. No kurde, piese, nie wpieniaj. Czy to jest fajne, że ja chyba w każdym momencie... Tak, mogę sobie dać pauzę i zobaczyć ile mam zabójstw z daną bronią. Czterech shotgunem, osiem z pistoletów, 30 już piłą. Granatami jeszcze nic, a shank, czyli pewnie na mele same, cztery. Czyli takim zwykłym atakiem, nie? Dopiero cztery, a dopiero, dopiero tylko cztery. Dobra, tu myślę, że troszeczkę pójdzie tak. Nie, nie, nie, dobra, stop. E, nie, tu, o, tu były granaty. O, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty bo ja zaś zginę, a tego nie chcę, tego nie chcę, o. Tu i tu. Uratowałem się jeszcze. Dobra. Shotguny, shotguny. Też bo tak się... Fokusuję trochę na, na ten trofeum, a... No może nie wpaść w, sumie w dowolnej chwili, nie? Jedno. No, tu niestety nie wpadło, ale tu na szczęście jest. W ogóle... Co za, za apteczkę? Takie moje pytanie. Och! <śmiech> Gościu w sumie z jednego strzału nie powinien przeżyć, ale to już taka umowność powiedzmy. Dobra, ale nie, ten track jest niesamowity po prostu. I kolejny out po ścianie skok. A, żeby nie było za prosto, nie? Prawie raz, raz, raz, raz. To jest takie, po takie pozycjonowanie mi się wydaje jest dość ważne. Ile już? 40 Dobra. Ok, po takich mogę zejść niżej Tyle, znaczy tyle Dobrze wiedzieć, mówiąc krótko, a nie tyle Dobra, niestety piesek out To się chyba zaliczyło jako zabicie piłą Jak się wydaje Nie lecimy po prostu, żyjemy syf, chaos i rozperdol Dobra, zmienię teraz, no, czekaj, w górę A okej, okay, musi przestać strzelać, żebym mógł strzelać czymś innym Okej okay. Big boy! Ała! Te, big boy! Przecież to mi piło! Dobra, browar! Co to jest? Ja tu właśnie mam. O, pójdź później, pójdź później, pójdź później. No, ludzie, dajcie się człowiekowi rozerwać. No, naprawdę, wy to jesteście po prostu zawistne paściarze. Nie dacie człowiekowi podnieść od takiego minigana. Ej, no, kurde. Kiedy dostałeś taką broń znowu? No, nie, wie, no nie da się popawić. No, ile już? 47. O, teraz poproszę Ej, no co za ludzie! Nie dadzą ci podnieść minigana po prostu i dać się rozstrzelać, no widzicie co za paściarze? GII! dlaczego to się liczy Bo do niczego minigan. Dobra, ten padł. No to lecimy dalej. A, albo i nie. Widzicie? Nie dali się pobawić. Zawiskne paściarze. O, flex. Nie poflexuj się tylko za bardzo. Dobra, Jezus mary, granat. Za dużo was tu trochę było. Raz, raz, raz. pik pyk, pyk. No dobra. Jak Disconnected from Steam. Co to, przepraszam bardzo za pomówienia. Oho, jest beczułka. Jak jest beczułka, to znaczy, że mogłem ją pewnie wysadzić. Też pozmiana. Jest, zejdę ze mnie. O, tak sądziłem. Jezus Maria, jak nie jeden, to drugi, no. Biorący praw zwierząt, to by się szanka pewnie... a ja mogę przytrzymać? Nie jestem pewien nawet. Jezu, zaraz mnie te psy zagryzą, no. O, dwa. Ej, no ten jeden nie miał już w ogóle HPA a jeszcze żył. Nie tak zaś psa czołg. A dobra, lecimy na Szczecin. Lecimy dalej, lecimy dalej. Bo minęło dopiero 22 minuty minęły, a ja jestem. No w sumie dobre pytanie gdzie jestem. Bo ja na ten przykład nie wiem. Wydaje mi się, że to jest chyba jakiś etap, bo wiem, że ta gra ma poziomy, tylko nie bardzo wiem jak teraz ten level podzielić. Czy to jest już trzeci, czy to drugi. Ja można zablokować piłę. Ktoś mi to wyjaśni? Kolejny gruby. Aż grana tak na pocieszenie. Ragdor w ogóle. Jezus. Gul gul gul i lecimy dalej dwóch grubych u, ale są przy wybuchającym, także bardzo chętnie, się ma. no trochę się nie popisałem no fajnie, jeden prawie nie żyje a drugi ledwo co draśnięty czy ty w ogóle dobra, ale powitajcie moją kochaną Piły i Shotgoona żyjesz? nie żyjesz, zajebiście no to lecimy dalej <śled> O, kolejny do wysadzenia. Ej, dlaczego lecące zwłoki zdetonowały? No ale bullshit. Grunadę. Grunadę, o. <ścoughs> Tego się nie spodziewałeś, co padalcu? A, śmiej się, śmiej. Teraz ja się pośmieję na Twoim grobie, jeszcze na nim zatańczę później, żeby było mi śmiesznie. Ej, co jest? Jaki a man from yourself, już tak to było? Dałoby się, co? Dobra, teraz i ja się zabawię. Jakiś on jest istnieje wkurwiony, jak on idzie z tą bronią. O, fajnie. Widzę, że shotgun nie jest w stanie zatrzymać takiego czegoś. Świetnie. Dobra. Jakieś granaty. Albo i nie. Ej, no. Ani unik, ani nic nie jest w stanie tego po prostu zablokować, no. Jakby to ze skinę, no? A propos? Ok, pierwsza śmierć. No kurde, jak mnie ten gościu denerwuje! No dobra, mogę uniknąć na szczęście. Tylko muszę dobrze wyczuć moment, chyba. Dobra, najpierw się. Pozbyć tych cwaniaków. O fajnie, że sobie w drugą stronę. Jakby to zaraz zginę no. Znowu. Dobra, widzę, że tego też mogę za trzy... Mać. No ej! Czemu ten gruby ciągle tu wlatuje po prostu na pełnej bombie no? Leci, uwaga, o. Teraz się udało skontrować, skontrować, uniknąć. Dobra, tych tak się muszę pozbyć w taki sposób. Unik. Dobra. Może gra się jak w Gadowora, ale nie jest to Gadowora. Tutaj nie mam kombinacji pozwalających mi po prostu wyciąć w pień jakieś stado po prostu w przeciwniku. Crawaj to, niepotrzebne ci. No teraz, panie kolego, tutaj taki fajny shotgun oraz pistolery i piła. Dziękuję, to już panu niepotrzebne, a ja się z na napiję. Let's go, let's go. O, nie do końca to chciałem. Widzicie z, z tą nienawiścią? Na nich leci? Dobry, rozumiem, że pociąg już yy, powoli odjeżdża, tak? Stąd ta... kamera, powiedzmy. Zejdź ze mnie, psie! O, super, akurat diablo się mnie uczepił, no. Ej, no jak ten pies jeszcze żyje, no Jezu! No, już się cztery zabójstwo piło, zajebiście. Ej, no Jezus Maria, ile jeszcze? Także, nażryj się. Tu w sumie też. Ale ołowiu. O, ładnie. I cyk. Dobra, jesteśmy już w pociągu. Jest start kolejnego etapu, także ja w tym momencie z wami się żegnam. Mam nadzieję, że Gielka się wam spodoba. Z tego co wiem, a zwłaszcza na normalu, przejście jej dużo nie zajmuje, więc to będzie pewnie taki, taka drobna odskocznia, ale no, zawsze warto coś mieć, nie? Także ode mnie to tyle, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.